Zawista maniana, każda... Kurwa, ha, w języku hiszpańskim jest niemy, kurwa! Jest nieme! Wiecie, szlapnik, bo również, kurwa, tak jakby tam... Wobec sobie, że ha... To jest mózg Moniki! Można wyłączyć. Nie słucham do końca. Czuję się obrażony.